Strong z migdałami w wykonaniu restauracji Royal Hall w Krośnie. Ja bym miała oceniać wygląd? W poglądku Muszę przyznać, że smaku jeszcze nie znam, ale migdałów jakby to powiedzieć, natura pożałowała. Także na biskupich stawach w lądku zdroju wyglądało to nieco lepiej Ale prawdopodobnie nadrobią smakiem. A małżonka ma co masz? Polędwica Polen Polędwica z, z grilla wołowa Nie się na ten temat. Pinak Wołowy. Smak zostawię dla siebie Zdraść tajemnicę mundialu. Jak osa, to znaczy, że smakuje.